Zapisz 7 czwartych jako liczbę mieszaną. Teraz to ułamek niewłaściwy, bo 7 jest większe od 4. Pokażę Wam prosty sposób, a potem zastanowimy się, dlaczego on działa. Aby obliczyć, jaka liczba mieszana odpowiada 7 czwartym, użyję różnych kolorów. Najłatwiejszy sposób polega po prostu na podzieleniu 7 przez 4. Zapiszmy to sobie. Dzielimy 7 przez 4. 4 mieści się w 7 jeden raz. W 7 mieści się tylko jedna czwórka. Zmienię kolor. Mieści się jeden raz. 1 razy 4 równa się 4. Ile wynosi reszta? 7 minus 4 równa się 3. Możemy już zapisać odpowiedź. Najpierw ją zapiszę, a potem wyjaśnię. Widać, że w 7 mieści się bez reszty jedna czwórka. Mamy więc jedną całość. Ile zostaje z 7? Zostaje 3. Zostaje 3. To 3 wzięło się stąd. To reszta z dzielenia 7 przez 4. Zostaje 3, ale z dzielenia przez 4 a więc 3 czwarte. Przekształciliśmy ułamek niewłaściwy w liczbę mieszaną. Może to nie jest całkiem jasne. Podzieliłem 7 przez 4. Wyszło mi 1 i reszta równa 3. Dlatego wynik to 1 i 3 czwarte. Ale dlaczego tyle wyszło? Dlaczego to jest dobry wynik? Narysujmy to wszystko. Narysujmy 7 ćwiartek. Wtedy, mam nadzieję, wszystko się wyjaśni. Niech nasza ćwiartka… Chwila… Niech ćwiartka to będzie taki kwadrat. To jest 1 czwarta. Zróbmy teraz takich 7. Użyję metody kopiuj i wklej. Kopiuj i wklej. Mamy już 2 ćwiartki, czyli 2 czwarte. Teraz mamy 3 ćwiartki. A teraz 4 ćwiartki. Cztery ćwiartki to jedna całość, prawda? Zacznę więc drugą całość. Mam pięć ćwiartek, teraz sześć i wreszcie siedem ćwiartek. Spójrzmy, co tu mamy. Przedstawiłem po prostu ułamek 7 czwartych jako siedem ćwiartek. I co widzimy? Te cztery ćwiartki to inaczej cztery czwarte. A po prawej stronie mamy 3 czwarte. Zauważmy, 7 czwartych to nic innego jak 4 czwarte i 3 czwarte reszty. Zapiszmy to. 7 czwartych równa się 4 czwarte plus 3 czwarte reszty. A ile to jest 4 czwarte? 4 czwarte to jedna całość. Mamy jedną całość i 3 czwarte reszty, a więc Otrzymaliśmy 1 i 3 czwarte. To są 3 czwarte, a to jest jedna całość. Mam nadzieję, że rozumiecie, jak to działa. Najpierw liczymy, ile mamy całości. Kiedy dzielimy 7 przez 4, jedynka mówi nam, ile całości mieści się w dzielonej liczbie. Zapiszmy. To jest liczba całości. Można ją sobie wyobrazić jako całe pizzę. A ta liczba mówi, ile kawałków pozostaje. Pozostają trzy kawałki, z których każdy jest ćwiartką całości a więc mamy jedną całą pizzę i jeszcze trzy ćwiartki.